W tym wideo odpowiem Ci na pytanie Czy jak Ci wyszedł pozytywny wynik opiatu w moczu to masz jakąkolwiek szansę na pozytywny wynik badań odwoławczych dla kierowców Kiedy według Twojej wiedzy poszedłeś do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy do WOMP czysty Mój widz jakiś czas temu został złapany za jazdę pod wpływem marihuany, narkotyku, bądź co bądź miękkiego Odrobił swoją lekcję, przez rok niczego nie zapalił Yy, pooglądał trochę moich filmów Przed pójściem na badania przebadał się na wszelki wypadek yy, na THC testem z apteki a nawet w jakimś laboratorium i idzie do WOMP-u, a z laboratorium WOMP jak grom z jasnego nieba przychodzi wynik i już podczas badania wychodzi mu obecność opiatów No, yy, oczywiście prawko stracone zaczyna robić jakieś głębokie przemyślenia Powiązuję te opiaty z jakimś makowcem zjedzonym dzień wcześniej Zacytuję Ci tutaj fragment jego maila Po przeczytaniu zaś informacji o wynikach dodatnich po zjedzeniu maku jestem przekonany, że to było przyczyną tej sytuacji Tylko jak można przekonać do tego ekipę, która zrobiła ze mnie ćpuna. Myślę, że dobrze by było, gdyby ten list ujrzał światło dzienne Albo przynajmniej temat został poruszony, jeżeli dotrwał Pan do końca moich wypociń, to serdecznie dziękuję i pozdrawiam. I co robić w takiej sytuacji, co poradzić mojemu widzowi, co poradzić Tobie, jeżeli masz sytuację podobną. No i rozważmy sprawę tak bardzo teoretycznie, no może ten związek z tym makowcem jest, może nie ma, no z tego co wiem, podobno polski MAK ma jakieś minimalne ilości heroiny, ale jesteśmy w Unii i jest pełno importowanego tańszego czeskiego, który tą heroinę może zawierać. Czasami pozytywne wyniki są po lekach przeciwkaszlowych. Są to leki z kodeiną lub z takim dextrometorfanem. No, być może badany o nich, o wzięciu tych leków zapomniał. Nie wykluczam też testu tak zwanego fałszywie dodatniego, czyli jesteś czyściutki jak łza, czysty jak noworodek, a sobie sikasz i test wychodzi dodatni, i nie wiadomo dlaczego. Yy, oczywiście są też testy fałszywie ujemne, czyli masz, masz jakiś wynik yy, pozytywny, a wychodzi Ci test ujemny. I tutaj, no raczej się tego nie czepisz, ponieważ WOM, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy na pewno współpracuje z certyfikowanym laboratorium Raczej mają wszystkie możliwe atesty, tam jakieś ISO, SRISO I punktu zahaczenia raczej tutaj nie znajdziesz Natomiast ja jestem do bólu realistą I jeżeli nie masz na przykład alternatywnego wyniku z tego samego lub poprzedniego dnia I to z innego laboratorium w jakimś podobnym stopniu referencji, to po prostu nie masz szans. Wątpię, czy lekarz WOMP, czy ktokolwiek inny będzie prowadził jakieś domowe śledztwo Czy jadłeś ten makowiec, czy nie jadłeś, nie wiem, przeprowadzisz rodzinę jako świadków, przyniesiesz ten makowiec nadgryziony, prawda, dentysta, czy tam ortodonta sprawdzi, czy czy to są twoje zęby, itd, dalej. No, nie za bardzo widzę, jak mógłbyś to udowodnić No, pozostają te leki przeciwkaszlowe, jeżeli są one jakąś teoretyczną przyczyną być może dokumentacja medyczna przekonałaby lekarza tej instytucji odwoławczej, czyli już nie wąt, tylko wyżej No i jeżeli naprawdę tak by było Być może uwzględniłby to w swoim jakimś procesie orzeczniczym Też sytuacja mało prawdopodobna No, Jeżeli te leki, no niestety one są bez recepty z czego korzystają nasza, korzysta z tego nasza młodzież że tak powiem, odurza się tym świństwem no, jeżeli to kupiłeś w, w aptece bez recepty, masz jakiś paragon czy fakturkę no, fakturę imienną, no też wątpię czy to yy, coś pomoże Pozostaje postępowanie sądowe Czy ono ma sens? I Rozmawiałem kiedyś z jednym adwokadem Procedura jest tutaj typowo administracyjna Także przed jej zakończeniem żaden sąd nie będzie dociekał Czy masz rację, czy nie masz racji Czy żarłeś ten makowiec, czy nie żarłeś I Jaki był wpływ tego makowca potem na te opiaty Bardziej się tutaj skupią, czy zostały dotrzymane terminy odwołań niż jaka jest naprawdę prawda no, jeżeli potem już by doszło do dochodzenia tej prawdy no, musieliby to być jacyś biegli No nie wiem, powołać świadków Diabeł wie co no w każdym razie, znając tempo działania naszej jurysdykcji, prędzej dokumentujesz rok abstynencji tej narkotykowej w jakiejś poradni, niż wygrasz w tym czasie coś w sądzie, nie mówiąc o kosztach z tym związanych Oczywiście, jak już dojdzie do tych powtórnych badań, radzę Ci pójść przygotowanym Weź pod uwagę to, co zdarzyło się wcześniej, czyli zrób cały panel narkotyków Oczywiście w laboratorium, wystrzegaj się z ciastek z makiem, makowców no. Pomyśl też o mojej ulubionej Kuti, ale mam nadzieję, że w czasie świąt się na badania nie wyślą. Jak masz kaszel <coughs> lecz czym innym, jakimiś ziołowymi preparatami, nie syropem pini z kodeiną, nie jakimś tam z tym dextromorfanem, czy, czy, czy jakimiś innymi podnymi morfiny. No jest to niestety gwóźdź do twojej trumny. I reasumując to wszystko, niezależnie od powodu, z jakiego dostałeś orzeczenie negatywne, jesteś z góry na skazanej pozycji. Wierz mi, smutna wieś, ale jesteś z góry na skazanej pozycji. Wprawdzie nie mam pojęcia, jaki odsetek badań odwoławczych jest załatwianych po myśli kierowcy w tych instytutach medycyny pracy, ale raczej są to pojedyncze przypadki. I wnioski dla Ciebie są niestety tylko dwa. Pomyśl 10 razy, 100 razy, zanim wsiądziesz do autka pod wpływem jakiejkolwiek używki, nie myślę tutaj tylko o THC czy, czy alkoholu A drugi wniosek, jeżeli Ci się to nieszczęście przydarzyło, to po prostu gruntownie przygotuj się do tych badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy I nie słuchaj osób, którym po prostu się udało, przeszli bezproblemowo, mieli, trafili na dobry dzień lekarza Mieli troszeczkę szczęścia Twój przypadek może być nieco inny lekarz może pomyśleć troszeczkę inaczej a Ty możesz stracić prawko na zawsze Natomiast idąc przygotowanym zmniejszasz szansę orzeczenia negatywnego do jakiegoś minimum i tylko wyjątkowo nieszczęśliwy zbieg okoliczności podobny do tego może pokrzyżować Twoje plany Także na tym kończę Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo